No, cześć ekipa, zaczynamy. Witam Rafał, witam Roki, witam Pawełciu, Kamil, widzę już Marcin i no niestety zdarza się tak, że jesteś naładowany jako kandydat różnymi takimi policyjnymi fantazjami. Idziesz i nagle się okazuje, że to nie jest robota dla Ciebie. W zasadzie nie ruszałbym tematu, bo w sumie rozumiem, że jesteś zmotywowanym kandydatem, masz wiarę w siebie, że dasz radę dosłużyć do zasłużonej emerytury. Natomiast no, prawda jest jaka jest. Ludzie odpadają, elitarnych odpada 10%, policjantów odpada jeszcze więcej procent. Także, jak już podjąłeś taką decyzję, to warto, abyś nie robił tego jakoś tak, nazwijmy to typu strzelam focha, opierdolił mi rano przełożony, to po śniadaniu, że tak powiem, rzucam raport i spierdalam do domu, prawda? I, i podzieliłbym tutaj sprawę odejścia na parę grup, a mianowicie no, świeżo upieczony policjant zaraz po ślubowaniu albo i nawet przed ślubowaniem i tra w trakcie szkółki, ludzi, którzy już wytrzymali tam powiedzmy do trzeciego roku służby i jest ten okres taki, nazwijmy to że jeszcze mogą robić z tobą co chcę, no i już troszeczkę starszy policjant, ale to nazwijmy ci, nie za bardzo ci to grozi. I jak już podjąłeś taką decyzję, no, no stało się, to się stało, nie masz się co tam szczypać, lepiej żebyś przeciął, że tak powiem, ten ropień, zanim nabrzmieje, żebyś się nie męczył, ale co bym tutaj wziął pod uwagę, prawda? Po pierwsze, bym był zajebiście szczery ze sobą, prawda. trafiłem do służby i widzę, że to jest nie dla mnie i zastanowiłbym się po pierwsze szczerze, uczciwie, dlaczego to jest robota nie dla mnie, dlaczego ta służba jest nie dla mnie, dlaczego ona jest zła, prawda? i czy nie pasują mi obowiązki służbowe, czy nie pasuje mi środowisko pracy, czy nie pasują mi ludzie, czy nie pasują mi godziny pracy. No, jeżeli chodzi o godziny pracy, to jest trochę związane powiedzmy z obowiązkami służbowymi, czyli sprawa tutaj jest bardzo prosta. Pokażę ci dwóch, znaczy taki przykład prasowy, policjanci z Wielkopolski zwolnieni z pracy odkryli, że, czy odkryto, że spali na służbie news, no, żeby było jasne, nie raz spałem na służbie, fakt, że to nie było za wygodne spanie, człowiek spał jak y, mysz pod miotłą, bo w, w każdej chwili mógł przyjść oficer dyżurny i sprawdzić, ale oni sobie tam jakoś to wy, wy, wykoncypowali, y, sparkowali tutaj gdzieś przy rodzinie i zamiast zaparkować, wjechać do stodoły, to, y, to po prostu spali pod domem. I, I oczywiście trafił się jakiś i, sygnalista, jakiś tam uczciwy dziad, no i chłopaków wypierdolili, ale no, być może tym chłopakom nie pasowały godziny pracy, lubił się wyspać, tutaj jest nienormowany czas pracy i jest logiczne, że wcześniej czy później musiało się to tym skończyć, prawda? Czyli nie pasowało tutaj zarówno środowisko pracy, nie pasowały obowiązki służbowe jakim jest patrole, patrole nocne, no i nie pasowały godziny pracy, ponieważ praca była zdecydowanie jakby to powiedzieć, zna nieznajoma, tylko zmianowa, prawda? No i oczywiście jak już prasa to rozdmuchała, to cóż mogli, mogli zrobić przełożeni, tylko tych chłopaków wypier papier, prawda? Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o obowiązki służbowe, znaczy jeżeli chodzi o pracę z ludźmi szczególnie jak już masz pewien okres służby, no to można by porozmawiać z przełożonym, czy rzucać zabawki od razu, czy może by cię jednak skierowali na jakiś tam dział w tej twojej komendzie, gdzie no dostaniesz jakichś ludzi tam w miarę normalnych, prawda? No niestety wśród policjantów też zdarzają się ludzie deko, szurnięci, dostanie trochę władzy, to tam jednemu czy drugiemu odpierdala i, i lubi, że tak powiem, porządzić. Żeby to jeszcze lubiał mądrze porządzić, to jest wszystko fajnie, ale niektórzy po prostu yy, jedyne, co ich motywuje, to władza dla władzy, że yy, chce pokazać przełożonemu, że wszystko, on jest Pani władca i ode mnie wszystko zależy. I miałem też takiego dowódcę, z którym jak chciałem coś załatwić, to musiałem go prosić dokładnie o odwrotną sprawę, bo on robił wtedy na złość i załatwiał tą sprawę, co yy, że tak powiem, potrzebowałem, ale to nie o to chodzi, żebyś po prostu musiał robić jakieś intrygi, tylko szef powinien być taki, że idziesz, mówisz panie dowódco czy szefie, czy tam Panie kapitanie, nadkomisarzu, czy tam panie inspektorze, czy panie aspirancie, jest tak i tak, potrzebuje to i to, prawda? Ale mówię, sumując te cztery punkty, musisz po prostu być szczerzy ze sobą i zastanowić się, dlaczego ta praca ci nie, nie odpowiada. prawda? Dlaczego jest, yy, dlaczego ci nie pasują obowiązki służbowe, czy nie pasuje środowisko pracy, czy nie pasują ludzie, czy nie pasują godziny pracy. Raczej jest mało prawdopodobne, że będziesz miał godziny pracy takie od 8 do 15, to już na jakichś wyższych stanowiskach, ale zawsze coś się w policji dzieje. Nawet stanowiska biurowe, są niestety takie, że trzeba popracować po godzinach. I, I jeżeli już sobie jakoś tak to wykoncypujesz i podejmiesz decyzję, że wypierdalam, prawda, to warto się zastanowić, co będziesz robił dalej, jaka jest ta twoja idealna praca, w jakiej pracy byś się dobrze czuł, prawda? No i jeżeli już tak będziesz wiedział jaka ta praca jest, oczywiście po policyjnym doświadczeniu, to trzeba zacząć tej roboty szukać. Jest rynek pracy covidowy, jaki jest i nie licz się z tym, że wyjdziesz z policji, to za pięć minut nagle wszyscy się będą o ciebie bili, prawda? Yy, wszyscy pracodawcy i dostaniesz jakieś nie wiadomo jakie pieniądze. Nawet jeżeli, yy, że tak powiem, chcesz zrezygnować na początku służby, to mimo wszystko dałem sobie jakiś taki okres próbny, spróbował tam z 2-3 miesiące yy, posłużyć. Mówię, mówię tutaj o naprawdę samym początku służby, nawiązał jakieś znajomości, poznał strukturę policyjną, nawet tylko po to, żebym sobie mógł w CV wpisać, że byłem pół roku w policji, poznałem Wacka, Franka, Wicka, prawda, a zapewniam cię, że takie znajomości na etapie szkoły, kiedy wszyscy są równognojeni, są najtrwalsze, prawda. Ja po latach zawsze, jak się spotykam z kolegami, to, że tak powiem, najbardziej wspominam unitarkę, kiedy żeśmy dostawali w dupę, jak maturzyści, że tak powiem, czołganiem przez pełzanie się tam szwędali po placu apelowym. No i nie było na to siły, prawda? Rozkazy były idiotyczne, a musiałeś sobie robić to, co ci kapral, czy tam jakiś inny przełożony Kazał. no w tym przypadku to będzie jakiś przełożony policjant, twój dowódca drużyny plutonu czy tam jakiegoś innego, prawda. Oczywiście możesz mieć różne predyspozycje, jeżeli lubisz zarabiać kasę, no to bardziej nadajesz się na przedsiębiorcę, nie licz na to, że w policji, że tak powiem, zrobisz jakąś współdzielnie i na dłuższy czas wykroisz miliony złotych. Jeżeli ci nie pasuje ta ichnia praca taka typowo z nieprzewidywalnymi godzinami pracy lub praca taka od 8 do 15, której się możesz spodziewać po iluś latach, no to też jest dla ciebie sektor prywatny tylko, prawda? Raczej tutaj masz małą szansę, że w korpo czy gdzieś indziej będziesz miał inne godziny pracy niż ci wymyśli przełożony, prawda? Nie ma czegoś takiego, że robisz sobie co chcesz. Na, na swój sposób korpo jest podobnym gnojem do systemu policyjnego. No tutaj przynajmniej jesteś w tej policji panem władzą, aczkolwiek ta władza jest czasami pozorna. Czyli jak już zaczniesz szukać to, to mówię, czasami to może potrwać ale im więcej masz służby, tym więcej masz jakąś szansę na to, że będziesz dobrym jakimś tam nabytkiem na rynku pracy, prawda? Bo wierz mi, że jak już policjant ma tam tamte 15, 20, 25 lat służby, z niejednego pieca lepiat, ja, zobaczył bandziorów całą kupę, to ma takie doświadczenie, które raczej no, nie można go nabyć w pracy cywilnej, prawda? Ma już jakieś układy, zna system, w, jakich, w jakim policja pracuje, wie jak pracować z ludźmi, wie jak pracować z trudnymi ludźmi i z przełożonymi, i z kolegami, i z bandziorami, tak jak to mówią, żeby był wilk, syty i owca cała. I jak już rzeczywiście podejmiesz tą decyzję, że odchodzisz, no to niestety yy, nadchodzi godzina W, musisz ustalić datę opuszczenia tej służby i też bym to przemyślał, no można datę opuszczenia służby przedłużyć troszeczkę zwolnieniami lekarskimi, nie ma zdrowego policjanta, każdy może mieć jakąś nerwicę, każdy, każdemu może pojawić się stresowe nadciśnienie, idziesz do lekarza, mówisz mu tam to i owo, czy tamto, czy siamto i nie wierzę, żeby ci tam parę dni zwolnienia nie dał, rekordziści idą w miesiące, prawda, oczywiście tam po pewnym czasie jest komisja lekarska, no ale wszystko jest jakoś tam że tak powiem, dla ludzi, prawda, czyli parę miesięcy możesz sobie przeciągnąć i zastanów się, czy, jak to się ma do twoich spraw finansowych, prawda, no możesz mieć jakiś kredyt w banku, pensja policjanta jest jaka jest, prawda, trochę większa niż tą, co możesz dostać po wyjściu z policji, stabilna budżetowa praca, czyli przykładowo starasz się o kredyt, to prędzej ci taki kredyt dadzą jako policjantowi, nawet z mniejszymi zarobkami, niż jako gościowi z inicjatywy prywatnej, prawda? Przedsiębiorcy tam będą ci oglądali, prawda? Podeszwę od buta i majtki, prawda? Czy coś tam nie masz do ukrycia? Także może być, że przełożeni Cię kierują na jakiś ciekawy kurs. Jedziesz tam bodajże do Legionowa chyba tam na kurs y, motocyklowy, czy tam jakiś inny kurs. No kurs, który może Ci się przydać w cywilu. Może być, ale to już bardziej dotyczy starszych służbą, że dochodzisz do jakiejś jubileuszówki, ale to mówię to już niestety kilkanaście lat służby to raczej nie, nie dla was ten hangout w tym momencie, ale może być, że jakieś tam nagrody czy coś innego i wystarczy tam poczekać parę dni, żeby kasy zgarnąć i pójść do służby przepraszam nie do służby, tylko do cywila z lepszą, z jakimiś tam dodatkowymi uposażeniami, prawda? I to w zasadzie wszystko. Mówię to bardziej z punktu widzenia gościa, który wie, że część z was tutaj z tego hangoutu no, wyleci ze służby, niezależnie co, co ci się teraz wydaje, taka jest smutna prawda aczkolwiek uczciwie też muszę powiedzieć, że ci, którzy się bardziej angażują, którzy więcej zainwestują w siebie przed służbą, to mają większe rozterki, opuszczają tą służbę troszeczkę później. Pamiętam takiego mojego studenta, syna policjanta, młodego, ambitnego prawnika, dostał się do policji, odsłużył, Trzy lata, ale nagle tam, jakby to powiedzieć, otarł się o tych świat mecenasów, jakaś pani mecenas go zobaczyła, spodobał się tej pani mecenas, yy, miał tą sztubę mundurową, yy, głupi nie był, no i po trzech latach odszedł i jest w tej chwili tam na jakiejś aplikacji. I tą aplikację prawdopodobnie skończy, zostanie dobrym prawnikiem, ale będzie czuł tą policję, będzie wiedział jako mecenas, jako prawnik, jak się policjant zachowuje, co policjant czuje i tak dalej, prawda? Czyli zwykły prawnik tego raczej miał, nie będzie. Dobra, jeżeli ktoś ma jakieś pytanka, to zapraszam. Przelecimy, kochani tutaj czata, no i w zasadzie kończę, bo to taki mówię temat, temat taki trochę po, poboczny, prawda, ale jedno, co mi się tutaj właśnie podoba, czy nie podoba, to właśnie chodzi o, o tego nieszczęsnego, o tych nieszczęsnych gości, którzy zostali złapani na służbie i no niestety policjant musi być czujny <Ky> przepraszam nie tylko nie tylko na służbie prawda, ale nawet jak śpi na służbie to też musi być czynny, musi się tak schować, żeby go żaden dziad nie załapał. Mam jeszcze tutaj dla was dwie rzeczy, a mianowicie to jest ślubowanie policji małopolskiej, znajdziesz to sobie w necie i zwróć uwagę, tutaj jest jedna dziewczyna, ta z długimi włosami to jest druga dziewczyna, natomiast w tej chwili to co widzisz to jest policja śląska, widzę tu 20 paru bojców i zwróć uwagę, że nie ma żadnej kobiety, prawda? nie ma żadnej kobiety. Tutaj też śląska policja, tutaj jest jedy... Patrzę, gdzieś tutaj chyba była jakaś pani, nawet tej pani nie widzę, prawda? Czyli na Śląsku kobiety znowu mają bardzo małe szanse, a tutaj policja krakowska. Także to jest bardziej pod kątem takim, że dalej kobiety mają małe szanse dostać się do Katowic. Tutaj widzisz dwie dziewczyny, prawda? Po lewej stronie, natomiast w Katowicach kobiet, ni, hu, hu, prawda? Tutaj właśnie dwudziestu paru facetów. Czy to dobrze, czy źle, nie mi oceniać? ale tak, gwoli informacji, że jeżeli starasz się na Śląsk, to jak jesteś facetem, to masz dużo większą szansę się dostania do, do służby, prawda? I lecimy na czacika na czacika naszego kochanego Crazy Life Original, ja już po szkole 2,5 miesiąca i adaptacja przede mną. Także crazy, crazy like a fool. Um, Paraprio, Pornesian. Witam. Dziś tylko, dziś temat tylko, co zrobić po odejściu z policji. Czy można zadać inne pytanie odnośnie sekcji naboru szkoły policyjnej? No, możesz zadać, tylko ja nie jestem aż taki wielki znawca sekcji naboru, prawda. Jestem bardziej multi-guru i trochę tematów ogólnych, ale jak chcesz, to yy nie ma sprawy. Yugi, 23, jak komisja spojrzy na BMI? Yy 18, 27, jestem wysoki, ale szczupły. Nie pamiętam, jakie jest najniższe BMI, prawda. Ale masz figurę modelki, także Pozazdrościć. Kamil, y, el, super sprawa, że człowiek dostał się do policji, ale dzisiejsze ślubowanie było smutne. Wiadomo, dlaczego pandemia spowodowała, że nie było rodziny znajomych ani wielkiej uroczystości. No ale mimo wszystko, mam, mam nadzieję, Kamil, że będziesz pamiętał. Um roki do Pawełczy, na pewno szkoła w katowicach na 98% adaptacja w katowicach ja w OPP jestem yy, to nas nie wyślą na warszawkę super roki yy, yy. patrz Marek Marek ludzie zgłaszając się do policji nie wiecie co, co się piszecie serio nie idzie, zagadać ze znajomymi w policji, poczytać trochę, idą tam licząc, że będą jak w zakładzie u koreańca 8 godzin i w domu. No, powiem ci tak, Marek, Marek, kto przeszedł pracę u koreańca, to też jest ciekawe doświadczenie życiowe. Akuratnie mam ten zaszczyt, że badam wielu Koreańców i, i badam też Polaków, którzy pracują u Koreańców no i ci ludzie mają trochę inną kulturę pracy tam trzeba zapierdalać i niestety sam pamiętam sytuację, kiedy kobiety pracowały na dniówki 12 godzin, coś tam siadł prąd, siadła, siadła tam jakaś produkcja i przez 12 godzin musiały kurwa stać koło maszyny nie pozwolili usiąść, nie pozwolili nic innego zrobić, tylko 12 godzin do stania koło maszyny, także Koreaniec też potrafi Polakowi trochę zaleść za, za skórę, prawda? Konrad, rozmowa na spokojnie, najpierw sobie opowiadałem wady, zalety, kiedy pomogłem komuś bezinteresownie, jakie widzę wady służby, prawda? Także w pewnym sensie to, co mówimy w tej chwili, to są Wady służby. Rozumiem, że opowiadasz o multiplusie i rozmowie z psychologiem lub ewentualnie rozmowę kwalifikacyjną, prawda? Roki Pawełciu u nas Kicha były 22 osoby KWP Katowice, prawda? Czyli jeszcze raz tutaj co pokazuje to. Policja Śląska, prawda? To jest śląska nasza policja. I kobiet zero. Max to, witam panie Darku, co do chłopaka, który ostatnio dzwonił, ja też ja na multi z panią psycholog również rozmawiałem półtorej godziny, jak nie więcej, Alice przyszedł po dwóch miesiącach i niecałych dwóch tygodniach od dnia multiego. Rozumiem, że yy, Multi był negatywny. No, no, no niestety, yy, tamten kolega, z którym rozmawiałem na, czacie, na telefonicznie, popełnił ten błąd, że coś tam zaczął opowiadać o tym, jak go rodzina przeszkoliła, jak go jakiś tam psycholog podszkolił i no, mimo wszystko nie jest to mile widziane, natomiast mam wrażenie, że niektórzy psycholodzy po prostu pytają dość, może inaczej, nie ma zbyt wielu kandydatów, to ona ma czas ciebie dość długo przepytać i przygotować jakąś dokumentację na wypadek, gdyby Gdybyś się tam, nie wiem, pieniaczył, odwoływał czy coś. No ale samo życie, prawda, czyli wniosek z tego, że nie zawsze długa pogawędka półtorej godziny oznacza przejście multi plusa. Smutne, ale prawdziwe, chociaż ja jako facet, raczej tam takiego gościa, którego mam upierdolić, zrobił krótko na temat wypad z baru. Natomiast kobiety czasami nie chcą Cię urazić. Nie chcą Ci dać do zrozumienia, że uwalisz. No i wydaje się, że wszystko jest cacy. Już się witasz z gąską. A tutaj taka wiadomość. Patrzymy dalej. Bim, bim, bim, bim. Roki na KMP to takie marne te ślubowanie. Chyba u nas było takie na dobrym poziomie. Bardzo Dobrze, Michał Kozłowski. Yy, szczerze mówiąc, ja miałem multiego, a dwa dni później dzwonili już w sprawie ankiety ABO. No, no tak jest, jak dobrze poszło, to wszystko idzie szybko, kampa, kampa, czy campa, campa. To nie tylko w policji są takie przypadki szybkiego odejścia, będąc w wojsku. Osiem yy, lat temu w służbie przygotowawczej, co miałem na pokoju dwóch gości, co po jednym tygodniu rzucili kwity i nie nadawali się. No, Kampa to jest clue tego naszego hangoutu. Jak się ktoś, kurwa, nie nadaje do policji, to nie pomogą szczere chęci z gówna, bicza i tak dalej, prawda? Nie pomoże chęć szczera i nie zrobią z ciebie oficera. Mówię, za dużo jest ludzi, którzy... Znowu przykład, tam chyba sprzed paru dni przychodzi gość, chce kwit na test sprawności fizycznej, pytam o komendanta wojewódzkiego we Wrocławiu, a on mówi, że on się dopiero będzie uczył, prawda? No. Gruby Alfa, czy jest dzisiaj ktoś, kto startował w Krakowie i widział listę rankingową, interesuje mnie, ile trzeba będzie mieć punktów, aby się dostać w mało w Polsce, prawda? Kamil, w necie widziałem zdjęcia z naszego ślubowania. Warto popatrzeć, sobie ściągnąć. Robi to z reguły jakiś profesjonalny fotograf i coś tam ciekawego. Możesz zobaczyć. Roki. Słyszałem, że w Krakowie zapełnili wakaty, no i dobrze. Panowie, orientujecie się może, czy jest dużo chętnych do policji w tym okresie? No, Marios, chętnych jest zawsze dużo, tylko z jakością tych chętnych jest trochę gorzej. Także wystarczy tam obejrzeć parę filmików, zdobyć jakąś podstawową wiedzę. Tutaj tradycyjnie radzę wejść na stronę Policji, prawda? Policja.pl no, no Jest tutaj parę rzeczy dosłownie, ale wystarczy poczytać, co robi policja, że robi jakieś interwencje, ilu jest na gorącym uczynku, prawda? Tutaj zmarł jakiś kolega, oszustwo na wnuczka, prokuratora, no, kobieta do szpitala, okradkaretkę, karetkę, prawda? Także tak, tylko śledząc oficjalną policyjną stronę, czytając ustawy o policji, oglądając trochę moich materiałów czy jakichkolwiek innych materiałów, jak już powiedzmy moja facjata ci tutaj nie odpowiada i jesteś mądrzejszy niż cała reszta hołoty prawda? tej takiej kandydackiej. No i, i tak mi przykro powiedzieć, że poziom kandydatów jest bardzo, bardzo słaby. By. Pornesian. Pytanie do osób, które były już na testach, albo szczególnie w, na, w szkółce. Dużo osób młodych decyduje się podjąć służbę. Czy osoby młode się dostają? Pewnie, że się dostają. Pewnie, że się dostają. Uważam, że. Po przygotowaniu 20 lat to jest najlepszy wiek, żeby się dostać do policji. Zaczynasz jako 20-latek, 25 lat służby, emerytura, 45 lat. Możesz spokojnie, spokojnie, jak najzupełniej spokojnie jeszcze ułożyć sobie życie w cywilu, jeżeli cię ta policja do końca nie wciągnie. Mateusz, witam, zadzwoniłem, czy są wyniki MS-u? Odpowiedź, że tak i negatywny. Nogi mi się gieły, byłem przygotowany przez specjalistę, nie wiem, co się mogło zdarzyć. No Nie kojarzę się, żebym cię Mateusz, że tak powiem, szkolił, także ch chyba, że jesteś w mojej elitarnej grupie i, i w jakimś ukryciu pod innym pseudonimem, prawda? Natomiast, to, to już napisz Mateusz, to, co to był za specjalista, prawda? Ale raczej nie ja. Hmm. Patrzę tutaj, w, Roki, w Kato ktoś miał 102 punkty i się dostał. No, nie jest tak, nie jest tak źle, prawda? Tutaj dobrze Rafał Vlog pisze 789273335 można zadzwonić, prawda? Mo, fakt, że dzisiaj nie. Momencik, nie jestem nastawiony za bardzo. Nie jestem za bardzo nastawiony na pogaduchy, ale jak ktoś się uprze, to nie odmówię, prawda? A przy okazji, czy mnie, czy mnie, dobrze słychać, bo ostatnim razem jakieś zbytnie eksperymenty zrobiłem na, na sprzęcie i tak ten, ten, dźwięk mi się za bardzo nie podobał. Git pytanie, mandat za picie alkoholu w wieku 17 lat ma jakiś wpływ na rekrutację? Na jakim etapie mogą to wyczaić? No mogą na każdym etapie wyczaić, ale nie potrafię ci powiedzieć, czy przejdziesz, czy nie. Byli ludzie, co mieli mandaty i przechodzili, byli tacy, co mieli mandaty i nie przychodzili. Problemem tutaj jest jeszcze, że mandat jest za alkohol, prawda? No mam nadzieję, że zapłacony przez rodziców, to czy przez ciebie to na pewno będzie jakiś tam wpływ pozytywny. Marios, tylko mam problem, bo wchodzę w link w opisie i nie przychodzi mi żadna wiadomość na maila, czy ktoś może wie w czym to jest spowodowane. Dobra, Kamil L. Ja póki co czekam na szkołę i nie mam zielonego pojęcia, gdzie mogę jechać na szkolenie podsta. W Niedługo się dowiesz. Yy, w Hillen 97 mam wadę wzroku, minus 2,75 i minus 3 stygmatyzm na lewym oku i na drugim, czy to przejdzie no powinno przejść, ale wszystko zależy jak widzisz cześć Anita Mikołajczyk no cześć cześć, słuchajcie kończę, mówię hangout taki taki sobie, prawda nie życzę tutaj nikomu, żeby z Policji odchodził po trzech dniach, ale no życie jest, życie różne zna przypadki. Z mojej Wojskowej Akademii Medycznej odpadło 60% ludzi, to nie oznacza, że nie zostali lekarzami, przeszli na uczelnie cywilne i, że tak powiem, część z nich została lekarzami, część nie, no ale część niestety została fotografami, część została tam jakimiś przedsiębiorcami pogrzebowymi, innymi i tak spotykamy się na zjazdach towarzyskich i powiem szczerze, że trochę im tej policji, znaczy trochę im tej medycyny brakuje i tak samo będzie z policjantami, prawda, że nieka jak odpadniesz, to coś się do tej policji jednak będzie ciągło. Mateusz, na Pytanie, czy w życiu w szkole miałem problemy z dyscypliną. Dałem, że tak. I się o to psycholog pytała. Ja jej wyjaśniłem, że w wieku nastu lat z chłopakami, momencik, bo tutaj coś mi uciekło, z chłopakami w gimnazjum coś tam robiłeś. Już momencik, bo kurde, uciekł mi ten. E, dobra. E, ba, baba. Ba, ba. Dobra, coś uciekło mi to. Kamil, panie Darku, słyszałem, że niektóre aparaty odchodziły ze szkoły, bo im się liście nie chciało grabić. No, liście to są rzeczywiście, to jest masakra, prawda? Nie wiem, czy na szkole tam, w której będziesz, są drzewa i liście, ale jak liście zaczynają spadać, kurwa, na jesień, to grabienie jest, grabienia jest praktycznie do zimy. Fajnie mają w jednostkach lotniczych, bo przynajmniej w, byłem w jednej jednostce, że y, używali helikoptera do, do tego, żeby tam trochę podmuchać, powierciło wierciło się skrzydło, prawda, wiertło i, y, i te liście jakoś tak opadały szybciej. Także to, to, to liście to są masakra. T, te, TWT, ciekawi, ciekawi mnie co policjanci myślą w tej chwili o sytuacji globalnej, nie mam pojęcia. Co pan myśli o odmowie przyjmowania mandatów? No myślę, że jest to zrobione w jednym celu, a mianowicie żeby, żeby karać szybko tych z różnych marszów i tyle, prawda. Bo, bo o ile tam mandat za prędkość, mandat tam za jakieś inne rzeczy, to jest sprawa jasna, czy tam mandat za picie wódki pod, pod sklepem, natomiast wydaje mi się, że, że, że jest to odwrócenie kota ogonem, że jest tak zwane domniemanie niewinności, jeżeli yy, uważasz, że jesteś niewinny, to powinieneś mieć prawo odmówić przyjęcia tego mandatu za to podatnicy płacą na sądy, żeby ci sędziowie tam do roboty też się wzięli. Aczkolwiek y, szanse wygrania z wymiarem sprawiedliwości są małe. TW, TWT, po protestach wielu ludzi uważa, że nie ma już policji, w Polsce są tylko najemnicy. No. Słuchaj TWT, y, policja jest, była i będzie było ZOMO, była policja granatowa w czasie wojny, było gestapo i, i nie słyszałem, żeby w Niemczech nagle policję zlikwidowali, prawda? Czy w Polsce była milicja, jest policja? No. Mateusz, czy to, że, da, że, że dałem, czy to, że Dałem, że korzystałem z usług psychologa oraz miałem jakieś problemy z dyscypliną w szkole, mimo iż wyjaśniłem na rozmowie, to może być powodem odrzutu MS. Dokładnie tak. No. Yy, gadanie, że się leczyło u psychologa, że miało się jakieś tam problemy psychiczne, że to owo czy siam, to po prostu mogło wystraszyć psychologa. Bagiet, Kamil tutaj Bagiet wrzucił na YouTube a film odnośnie mandatów, no i dobrze. Mówię, nie mam nic przeciwko tam mandatom, ale jeżeli te mandaty są używane, żeby nękać ludzi celowo, tak jak za komuny, prawda, był opozycjonista i nie dostał mandatu za to, że rozrzucał ulotki, tam, gdzie wyśmiewano o lonie Breżniewa, tylko za to, że śmiecił, prawda? No i to, to się sprowadza do tego samego. Natomiast mandaty typu za prędkość, za tam jakieś wykroczenia, prawdziwe wykroczenia, to jest mi obojętne, a jest mi obojętne, jak to będzie załatwione. Kamil, to możliwe, ale dziś dopiero miałem to obejrzeć, sorry, za błąd. Marios, panie Darku, jest możliwość dostania testów wiedzy od pana lub zakupienia. Wiesz co, Marios, są tam w internecie jakieś darmowe strony, darmowe strony, tam niebiescy 997 chyba, czy ktoś tam, są już opracowania, krążą tam w PDF-ach, ja, jakby to powiedzieć, ja mam to dla swojej elitarnej grupy, ale nie jest to jakiś cudowny materiał, prawda, opracowany przeze mnie, tylko opracowany przez grupę. I z tego mojego materiału ktoś tam wyciągnął 30 parę punktów, z materiału niebiescy 997 wyciągnął około 30, także to nie moja działka. Konrad Złoszny... Czy u psychiatry na komisji spodziałać się podobnych pytań jak u psychologa na multiplus? plus? No oczywiście, że nie, ponieważ psychiatra jest lekarzem, a psycholog to jest magister psychologii, prawda, czyli psycholog najpierw cię łupie testami psychologicznymi i sprawdza tam na różne sposoby, natomiast psychiatra tam pyta o proste rzeczy, czy miałeś choroby psychiczne w rodzinie, czy w chwili obecnej tam nie masz jakichś nie wiem, tam myśli samobójczych, czy miałeś myśli samobójcze? Psychiatra to jest 5 minut maksymalnie, natomiast psycholog to jest psycholog, to jest typowy teściarz. Mój lek na depresję, teraz szkolenie, 6 tygodni, tydzień przerwy, znowu bez przepustek. Czy bez przepustek? No, nie wiem. Rok i OPP, ja mam 30 grudnia w dniu podpisania rozkazu, już miałem podwyżkę 500 zł, też bez podpisania. No i dobrze, Roki, 500, 500 plus się zawsze przyda, policjant, 500 plus. Cześć, podkomisarz Aksas. za chwilę o 21.00, magazyn kryminalny 97 nasza tematyka, lepiej posłuchać pana Darka. A, kitujesz mi tutaj, dobra. Mateusz, panie Darku, zatem jak podejść drugi raz do ms u jak to będzie pytanie o tego psychologa, to co dać? Ja dam, że nie, to mi może powiedzieć 10 miesięcy temu, że dałem, tak. Powiem tak, Mateusz, yy, nie sądzę, żeby kobicie chciało się sięgać do ankiet, co ty tam napisałeś 10 miesięcy temu, czy nie napisałeś, czy trafisz do tej samej kobiety, czy do innej, prawda? Jeżeli myślisz, że ona ciebie zapamięta, to, to żebyś się nie zdziwił, prawda? A, aczkolwiek nie uważam, że powinieneś kłamać, prawda? Przynajmniej nie mogę oficjalnie tutaj powiedzieć, że, że masz kłamać na na multiplusie. The Blue, psycholog, najbardziej cię, cię zmagluje, bo jeszcze Patrzy, czy w miarę jesteś inteligentny. Czy, czy skrzyżowanie multi-mu z betonem. No dobra, Finblue. Słuchajcie, ponieważ, jak tutaj kolega powiedział, o jest coś ciekawego policyjnego, ja kończę tradycyjnie. Tutaj jakiś link do subskrypcji, tam jakiś kolejny filmik, tam komentarz, jak ci się jeszcze chce. No i no i tyle. I tylko mam nadzieję, że temat filmu dla ciebie będzie totalnie nieaktualny.